Ryneczek w Krapkowicach, widziany z rogu od Ulicy Wolności, tam widzimy jakiś kościółek, z którego niedawno wyszli ludzie po Mszy Świętej. a tutaj miasta partnerskie Krapkowic